Welcome to the house Powiedz mi gdzie jesteś Kradzionym przyjazdem benzen Wyciągnę z piekła Cię baby To nie twój czas ani miejsce Za będzie tak jak w niebie Kiedy Cię odnajdę, Wyjątkowa niczym zorza polarna Moja mała seniorita, Tylko Tobie pokaże cały świat Kiedy Cię odnajdę, powiem ciki, ciki ta, Wyjątkowa niczym zorze polarna Moja mała senioida Tylko Tobie pokaże cały świat Powiedz mi, gdzie jesteś nie traćmy czasu już więcej Choć miliard gwiazd jest na niebie Dość właśnie chcę Ciebie Życie przecież nie jest wieczne Nigdy widzisz tylko we śnie Chyba oddam własne serce Powiedz mi, gdzie jesteś? Ty się opadasz, to pewne Ksanek z brodza, to niepotrzebne Ze mną dowiesz się, co to szczęście Kiedy cię odnajdę, powiem ciki cziki da. Wyjątkowa niczym zorza polarna Powiem, cikki, ta wyjątkowa niczym, zorze, polarna. Moja mała seniorita, tylko tobie pokaże cały świat. Kiedy ja cię odnajdę, powiem, cikki, cikki, ta wyjątkowa niczym, zorze, polarna. Że polarna